Witaj w jednym dniu z Telecube. Działamy na rynku już od kilku ładnych lat i przez ten czas staliśmy się jak rodzina. Każdy z nas wnosi tu coś ze swoich talentów, chociaż czasami dziwnymi sposobami, jednak niezmiennie stawiamy na oryginalność pomysłów i idei. Dawid właśnie wynegocjował warunki dla nowego klienta z Argentyny. Zawsze staramy się dopasowywać język pod klienta. Dawidzie, udało się? W trakcie realizacji kwestii technicznych często jest dużo emocji, zwłaszcza gdy Łukasz tłumaczy, że rozwiązanie jest możliwe korzystając z VPN-u przez sesję BGP. Cokolwiek to znaczy. Gdy docierają do nas umowy, wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Potem jednak zaczyna się prawdziwy maraton związany z wdrożeniem usługi. A to jak przebiega przeniesienie zagranicznych numerów do Telecube niech pozostanie naszą sprawdzoną tajemnicą. Dokładamy wszelkich starań, aby te pierwsze chwile uruchomienia sprzętu u klienta zostały przez niego pozytywnie i na długo zapamiętane. Jesteś trzeci w kolejce. Drużyna jest jak rodzina, możemy na siebie liczyć, jednak nie zawsze wszystko zależy od nas. No właśnie, praktycznie cały nasz sukces i możliwość dojścia do etapu, gdzie znajdujemy się w dniu dzisiejszym, jest dzięki Wam. Rozwijamy się nie tylko dla siebie, ale również dla Was. Dlatego prosimy o oddanie Waszych głosów na nas w kategorii produkt, usługa wspierająca ekspansję międzynarodową. Nie tylko, bo już tutaj statuetki nie posiadamy w naszej kategorii, ale bo w każdej nagrodzie znajduje się moc i inspiracja do dążenia dalej do przodu. Jeśli chcesz zobaczyć jak zwycięzcy tańczą salsę, głosuj na nas w konkursie e-commerce 2017.